Wysoka Rado, otwieram zwyczajną sesję Rady Miejskiej, 37. w obecnej kadencji. Na podstawie listy obecności, jak i potwierdzonego kworum w systemie informatycznym, stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, więc obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Witam pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta Lubaczowa, witam pana Janusza Waldemara Zubrzyckiego, zastępcę burmistrza, witam panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza miasta, witam panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta, witam mieszkańców Lubaczowa. Szanowni Państwo, wszyscy Radni otrzymali porządek dzisiejszych obrad. Pozwolicie, pozwólcie, że przedstawię ten porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 27 października bieżącego roku, w punkcie piątym realizacja wniosków zgłaszanych przez Radnych Rady Miejskiej Komisję Rady oraz Mieszkańców na zebraniach zarządów osiedli, podpunkt pierwszy, opinia Komisji Rewizyjnej, podpunkt drugi, dyskusja. W punkcie szóstym realizacja inwestycji i remontu w bieżącym roku, podpunkt pierwszy, opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej, podpunkt drugi, dyskusja. W punkcie siódmym informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje i remont, remonty. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej, podpunkt drugi dyskusja. W punkcie ósmym podjęcie uchwał. W punkcie dziewiątym informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami. W punkcie dziesiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie jedenastym informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej. W punkcie dwunastym sprawy różne. W punkcie trzynastym zakończenie obrad. Do porządku obrad w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo y, Pana Burmistrza, w którym zwraca się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad 37 Sesji Rady Miejskiej następujących punktów. Realiza punkt 6. Realizacja inwestycji i remontów w bieżącym roku i z punkt 7 z, z porządku obrad informacje o złożonych wnioskach oraz pozyskanych w funduszach zewnętrznych na inwestycje i remonty oraz ujęcie przedmiotowych zagadnień na najbliższej grudniowej sesji. Czy do porządku obrad jeszcze ktoś z państwa radnych ma jakieś może wnioski, pytania, zastrzeżenia? Nie widzę, więc przystąpimy do głosowania wniosków, które złożył pan burmistrz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem, żeby te dwa punkty, punkt szósty i punkt siódmy, zdjąć z porządku obrad i przesunie się automatycznie numeracja do, do góry? Kto jest za przyjęciem? Bardzo dziękuję. bardzo. Wszyscy Państwo byli za przyjęciem i teraz przystępuj I przystępujemy do głosowania porządku obrad, o, tą, o, o brak tych dwóch punktów. Kto jest za przyjęciem porządku obrad w nowej wersji, bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie właściwego przycisku. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 15 radnych głosowało za nowym porządkiem dzisiejszego posiedzenia. Przystępujemy do punktu 4. W biurze rady wyłożony był protokół z poprzedniej sesji z dnia 27 października oraz państwu został dostarczony ten protokół w systemie informatycznym radni info. Do chwili obecnej nikt z Państwa nie zgłaszał zastrzeżeń ani uwag do y, protokołu z poprzedniej sesji. Czy w chwili obecnej ktoś z Państwa ma uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę, więc y, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem y, protokołu z poprzedniej sesji? To jest dnia 27 października 2021 roku. Proszę o podniesienie ręki i przycisk. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 5. Realizacja wniosków zgłaszanych przez radnych Rady Miejskiej, komisję Rady oraz przez mieszkańców na ogólnych zebraniach. Poproszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztofa Czerniaka o opinię do tego punktu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, zaproszeni goście. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej, Komisję Rady oraz mieszkańców na zebraniach zarządów osiedli. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2021 roku. Po zapoznaniu się wyżej, wyżej wymienionej informacji i uzyskaniu informacji od pani sekretarz o opinię, opinię realizację wnioskuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa w tym temacie jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Więc przystępujemy, to informacje przyjmujemy do wiadomości, tak? Informacje Wysoka Rada przyjmuje do wiadomości. Przystępujemy do punktu szóstego, tak no to szósty, podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i określenie inkasenta. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w dniu 29 listopada zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała <coughs> informacji na temat tego projektu i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa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 głosowało 15 radni. Wszyscy byli za przyjęciem tego projektu uchwały. Drugi projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Również poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Pana Jana Radłowskiego o opinię. Również dnia 29 listopada bieżącego miesiąca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 Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Uchwała została przyjęta 15 głosami za. Trzeci projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Tutaj również pan Jan Radłowski, Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej, proszę o opinię. Komisja na swoim posiedzeniu również 29 listopada zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień odnośnie tego projektu i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przycisk właściwy. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Czwarty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Tu poproszę panią skarbnik o słowo wprowadzenia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu o kwotę 193 386 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla miasta Lubaczowa zmniejszyć wydatki na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5 zł. złotych celem zwiększenia wydatków w kwocie 198 456 zł 456 z przeznaczeniem na wydatki wskazane w powyższym projekcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Teraz poproszę Pana Jana Raduskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza budżetowo Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu w dniu 29 listopada bieżącego roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik oraz Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Piąty projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022. W paragrafie pierwszym uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i cały program jest opisany w tym załączniku do tego projektu uchwały. O opinię poproszę panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni państwo, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu 23 listopada 2021 roku zajmowała się przyjęciem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Po uzyskaniu informacji od pracownika referatu organizacyjnego i kadr, opinia, projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa zabierze głos?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 Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022. Również w paragrafie pierwszym uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. W załączniku w sposób szczegółowy opisane są wszystkie zagadnienia.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 przyjęcie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok i po uzyskaniu informacji od pracownika referatu organizacyjnego i kadr opinuje projekt pozytywnie dziękuję dziękuję bardzo proszę bardzo czy ktoś zabierze głos Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, za, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych za. <coughs> Siódmy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Paragraf Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na, na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 4976 przez 26 położonej w Lubaczowie na zaplecu ulicy Orzesz y, Okrężnej na rzecz właściciela przyległej działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja również na swoim posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tego, tej uchwały. Ósmy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje w paragrafie pierwszym. Wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 1 drugiej części w prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 5298 łamane przez 1 położonej w Lubaczowie przy ulicy Rzemieślniczej na rzecz właściciela przyległej działki w celu zapewnienia dojazdu. Poproszę pana Jana Radłowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię.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 nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubaczowie przy ulicy Inżynierskiej, stanowiącą własność gminy miejskiej. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem, projektem zajmowała się komisja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 Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2020 rok. Tu również poproszę panią skarbnik o wprowadzenie do projektu uchwały. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu na 2021 rok z tytułu dostawy wody, od, odprowadzenia ścieków oraz opłaty parkingowej w ogólnej kwocie 125 532 zł, zmniejszyć i zwiększyć wydatki budżetu w planie finansowym Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z dołączonym zestawieniem w powyższym projekcie. Dodam tylko, że zmniejszenie na wydatkach majątkowych na e, kwotę 11400 dotyczy e, odliczonego podatku e, VAT e, na modernizacji stacji uzdatniania wody. Dziękuję. E, dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Poproszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej no. o opinię.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 Następny projekt uchwały 11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lobaczowa na 2021 rok. Tutaj również poproszę panią skarbnik o wprowadzenie. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. W powyższym projekcie proponuje się również zwiększyć dochody miasta o kwotę 8662 złotych z tytułu yy, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w Miejskim Przedszkolu nr 3 oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz wkładu własnego do realizowanego programu Poznaj Polskę w kwocie 3362 zł, zmniejszyć i zwiększyć wydatki budżetu w planach finansowych Miejskiego Przedszkola nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2, Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z dołączonym zestawieniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Proszę pana przewodniczącego Jana Radłowskiego o opinię.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 Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś się wstrzymał? Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Do uchwały numer 12 wpłynęła autopoprawka i dotyczy ona w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczu. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje w uchwale nr 329 z 2021 roku Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2021 roku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 Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa yy, ma jakieś pytanie do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny y, projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrza miasta Lubaczowa. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. Ustala się miesięczne wynagrodzenie pana Krzysztofa Szpyta burmistrza miasta Lubaczowa w następującej wysokości. Y, punkt pierwszy wynagrodzenie zasadnicze 9550. Punkt drugi dodatek funkcyjny 3000. Dodatek specjalny w wysokości 30% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 3765 zł. I punkt czwarty, dodatek za wysługę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 1910 zł. Słowo jeszcze komentarza do tego. Stosownie do artykułu 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia burmistrza. Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie dokonała zmiany ustawy o pracownikach samorządowych. Zmianie uległ artykuł 37 ust. 3 poprzez określenie przez ustawodawcę maksymalnego poziomu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, a na to ustawodawca dodał do tegoż artykułu ustęp czwarty określający minimalny poziom minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 4 ustawy minimalne wynagrodzenie burmistrza nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ustępu 1 maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a także kwoty dodatku specjalnego. Z tego, tego też wcześniej przytoczonego względu ustalone w projekcie wynagrodzenie ma zastosowanie, ma, ma, zastosow, ma zastosowanie i mieści się między przedziałami między najniższym a najwyższym wynagrodzeniem. Mając powyższe co przedstawiłem na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne i konieczne. Czy ktoś z Państwa Radnych zabierze głos w przedmiocie tego projektu uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Właściwy przycisk. Ktoś, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam że 15 radnych głosowało za przyjęciem tego, pro, tego projektu uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczący utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Czysty Lubaczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo bym prosił pana burmistrza Krzysztofa Szpyta o wprowadzenie do tego projektu uchwały. Szanowni Państwo, jest to uchwała jakby druga w kolejności, jeśli chodzi o tworzenie spółki. Pierwsze podejście do spółki czysty Lubaczów mieliśmy w momencie, kiedy przymierzaliśmy się do obsługi zadań w zakresie obsługi odpadów komunalnych, natomiast wtedy to nie doszło do skutku. Teraz y, pojawił się nowy projekt i nowe pieniądze, bo jak wcześniej na, na, na poprzednich sesjach y, informowałem, y, została nam przyznana dotacja na utworzenie punktu selektywnej odpa y, zbiórki odpadów komunalnych. Y, w tym zakresie, w zakresie projektu rozszerzyliśmy y, funkcjonalność tego, tego punktu o szereg y, urządzeń, maszyn, pojazdów, które będą służyć dbaniu o czystość w Lubaczowie zarówno w okresie letnim, jak i w okresie zimowym, jeśli chodzi o odśnieżanie i szereg tych czynności czy funkcji, które obecnie też wykonuje Miejski Zakład Komunalny, nasza jednostka będzie przekazana do do spółki. Liczymy na to, że też spróbujemy rozszerzyć działalność Przoku o zbieranie niektórych frakcji odpadów komunalnych, szczególnie tych sortowanych i to pozwoli nam na nie dość na utrzymanie tego, tej, tej spółki w dobrej kondycji finansowej, a oprócz tego z, też nam załatwi sprawę rosnącej ilości czy problemów związanych z bioodpadami. Forma spółki, dlatego jest zmiana, ponieważ myśmy tutaj zmienili pewne zapisy w PKD, dołożyliśmy tam propozycje dotyczące hodowli roślin, bo to też jest możliwość, żeby na nasze potrzeby w okresie zimowym produkować rośliny, czy to te takie jednoroczne, czy wieloletnie, dlatego też chcieliśmy, żeby w PKD się one znalazły, natomiast też, też tutaj Dodaliśmy możliwość przetwarzania odpadów segregowanych. Rynek na razie obrotu z surowcami wtórnymi, plastikami, szkłem jest dosyć niekorzystny, ale to się może zmienić. Dlatego też chcemy taki zapis mieć, żeby ewentualnie spółka mogła dosortowywać, przetwarzać w jaki sposób zajmować się obróbką te, tych, tego materiału zebrane, zebranego od, od mieszkańców. Także przymierzamy się w ramach tego projektu, na który mamy dofinansowanie około 5 milionów, żeby, żeby właśnie ten sprzęt, który pojawi się i te, te urządzenia przekazać w dzierżawie spółce, żeby ona na rzecz miasta prowadziła taką działalność plus jeszcze zwiększony zakres, jeśli chodzi o utrzymanie czystości w mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Jana Radłowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie zajmowała się powyższym projektem uchwały na swoim posiedzeniu dnia 29 listopada 2021 roku wysłuchała szerokich wyjaśnień Pana Burmistrza, tak jak przed chwilą Pan Burmistrz tu wskazał wiele aspektów podjęcia tej uchwały i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania? Jeśli, jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na, na 2021 rok. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy Wprowadzić do budżetu miasta w Lubaczowie na 2021 następujące zmiany. Podpunkt pierwszy zmniejsza się wydatki budżetowe na ten rok o kwotę 45 tysięcy. W podpunkcie drugim zwiększa się wydatki budżetu na bieżący rok o kwotę 45 tysięcy z przeznaczeniem na zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie zajmowała się również tym projektem, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Czy ktoś z państwa może ma pytanie?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 Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania z gminą Lubaczów i gminą choryniec Drój w celu utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów. Bardzo proszę pana burmistrza Krzysztofa Szpyta o zabranie głosu. Szanowni państwo jest to kolejna uchwała, która która jest związana z Miejskim Ośrodkiem Funkcjonalnym. Właściwie pierwsza uchwała, bo, bo wcześniej to była moja informacja, że taki obszar funkcjonalny został zapisany w strategii województwa podkarpackiego na kolejny rok budżetowy, jeśli chodzi o pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych. Przypomnę, że Lubaczów w tej strategii został wykazany jako ośrodek, potencjalny ośrodek wzrostu. A na takie, na takie obszary są przekazywane w strategii i dedykowane specjalne środki finansowe na różne projekty. Do tej pory funkcjonujące mosty i, i doświadczenie z tym związane jest takie, że to są projekty związane z. Są to projekty prorozwojowe, czyli związane z jakby rozwojem gospodarczym, ale też z jakością życia i, i jakby zachętą ludzi do mieszkania na tym obszarze, czyli ten rozwój gospodarczy i rozwój społeczny. Jest dużo, dużo pomysłów, na dużo powinny to być duże projekty i, i, i takie, które z, zostaną zaakceptowane na poziomie województwa. Przypomnę, że oprócz Lubaczowa w tym Mofie znalazły się taki obważanek, czyli gmina Lubaczów oraz gmina Choryniec-Zdrój. Te trzy, trzy gminy tworzą MOF, ale żeby to się stało musimy przejść pewne procedury, które jakby spowodują, że będzie to forma instytucjonalna, która będzie partnerem dla Województwa Podkarpackiego dla Marszałka w celu pozyskiwania i realizacji zadań związanych właśnie z funduszami unijnymi. Dlatego pierwszym elementem jest właśnie zgoda Rady na utworzenie tego Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego. Dalszym etapem będzie, i to też pewnie się pojawi na, na sesjach, będzie porozumienie międzygminne, bo taką formę żeśmy przyjęli jeśli chodzi o funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego. Mogło to być w formie Związku Międzygminnego Stowarzyszenia, ale nie chcemy y, jakby mnożyć bytów, ponieważ już istnieje na naszym terenie Związek Międzygminny i Powiatowy. Więc tutaj y, najprostsza forma, czyli Związku Międzygminnego, który będzie zakładał porozumienie i umowę między tymi trzema gminami i samorządami w celu realizacji poszczególnych y, Projektu. Być może na poziomie poszczególnych zadań będzie będzie wybierany lider być może to będą umowy trójstronne albo czterostronne czyli samorządy nasze lokalne z, z województwem. Zobaczymy w jaki sposób będzie to wykonywane i też kolejnym krokiem w tym obszarze działania i realizacji zadań MOF-owskich będzie przygotowanie strategii MOF-u to jest dokument strategiczny potrzebny do pozyskiwania czy aplikowania o środki unijne. Pieniądze na ten, na ten cel po, poprzedniej sesji zabezpieczaliśmy, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Wybrany został podmiot, który będzie nam tę strategię pisał i, i, i w zasadzie na dzień dzisiejszy to, jest, to są pierwsze kroki, żeby, żeby taka instytucja powstała i mogła już prawdopodobnie od drugiej połowy przyszłego roku próbować aplikować o środki zewnętrzne. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja. Na, po swoim posiedzeniu, wysłuchała wyjaśnień Pana Burmistrza. Podobnie jak też przed chwilą Pan Burmistrz wyjaśnił wszelkie aspekty podjęcia tego projektu uchwały, w związku z czym Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. I tutaj wprowadzona została poprawka Nadzór nad, nad powyższą uchwałą powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej. Lubaczo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa y, ma pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. To pozwolicie Państwo, jeśli wyrazicie zgodę, to wraz z dopisaniem tego punktu, że nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się komisji budżetowej. Będziemy razem głosować z tym projektem uchwały, jeśli nie ma sprzeciwu od państwa. A nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto z projektu uchwały wraz z tą poprawką? Kto jest za? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem y, tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 rok. Tu poproszę o wprowadzenie panią skarbnik Reżimę Pikor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu o kwotę 26.204 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1400 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w szkole podstawowej nr 1 zwiększyć wydatki budżetu w kwocie 26 204 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkole podstawowej nr 1 i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1400 zł na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z, ze stanowiskiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Poproszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem zajmowała się Komisja na swoim posiedzeniu. Wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik, również Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.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 podjęcie uchwał. Przystępujemy do następnego punktu dzisiejszego posiedzenia. Jest to informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. Szanowni państwo, podzielę się z państwem paroma informacjami. Myślę, że Ważnymi, które się wydarzyły w ciągu ostatniego miesiąca praktycznie, ponieważ sesje są pod koniec miesiąca, czyli praktycznie miesiąc, listopad. Może zacznę od uroczystości, bo było, był 1 był, był, listopada, była kwesta i tutaj braliśmy udział w różnych grupach, że tak powiem, w różnych parach. Przy kwestowaniu włączyliśmy się w tą akcję, aby tak jak co roku zebrać fundusze na renowację naszych zabytków, szczególnie na cmentarzu komunalnym. 11 listopada przypadało, jak co roku, święto niepodległości. Uczestniczyliśmy w uroczystościach oficjalnych, ale też był to czas i okazja, żeby nadrobić zaległości, nadrobić zaległości związane z 30 samorządu terytorialnego. Z uwagi na pandemię nie mogliśmy i nie chcieliśmy realizować tego w roku, na którym przypadało to 30-lecie, czyli w poprzednim. W tym roku mimo że to jest 31 lat, ale to, to 30 zostało jakby zaznaczone, zorganizowane i tu chciałbym podziękować mojemu zastępcy panu Waldemarowi Zubrzyckiemu i zespołowi za sprawne zorganizowanie tego, tego święta. Dużo, dużo trudu i nerwów to kosztowało, żeby godnie uczcić tą rocznicę. Myślę, że, że państwo, którzy byli, jakby doceniają tą uroczystość, ponieważ pozwoliła nam przedstawienie i podsumowanie w pigułce, że tak powiem, żeby nie było za długo, nie było nudno tych, tych 30 lat. Jeśli chodzi o nasze miasto, były prezentacje kolejnych burmistrzów, były pokazane składy rad miejskich poszczególnych kadencji i jak, jak to wybrzmiało, wspólnie razem przez te, przez te parę dziesięć lat pracowaliśmy na rzecz naszego miasta i efektem tego jest tak, jak, jak w, te, w tym momencie Tlubaczów wygląda i Podsumowaniem tego było, że jest to dobre miejsce do życia, prowadzenia działalności, rozwoju. I e, następną taką e, myślę, że ważną e, uroczystością było, e, uroczystość, w której uczestniczyłem ja i, i pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, było 105-lecie naszej mieszkanki, pani Żdan, której e, krótko, bo, bo to też jest taki okres pandemiczny. Złożyliśmy życzenia, przekazaliśmy e, wyrazy szacunku i życzenia od, od wszystkich nas, od samorządowców, od samorządu, od mieszkańców Lubaczowa. Myślę, że piękny wiek, e, stulecie, przypomnę, organizowaliśmy tutaj w ratuszu, 105-lecie w domu z uwagi na e, stan zdrowy jest dobry, ale już nie chcieliśmy e, fatygować jubilatki na, na to pierwsze piętro w dosyć niewygodnym dojściu. W międzyczasie też odbyło się szereg spotkań Zarządu Międzygminnego i Zgromadzenia Międzygminnego. Jest to, jest to związek, podlega takim samym przepisom jak, jak samorząd, jak, jak miasto gdzie trzeba przyjąć założenia budżetu na rok następny i określić zakres działań, które będą realizowane w następnym 2022 roku. Ale też było szereg dyskusji związanych z realizacją projektu. Przypomnę, że Związek Międzygminny w ramach Polskiego Ładu otrzymał 9 milionów złotych, ponad 9 z wkładem własnym, to będzie większa kwota na realizację programu turystycznego. W mieście Lubaczów, przypomnę, jest to hasłowo określone jako Miejsce Obsługi Rowerów. Jest to dosyć szerokie pojęcie i my chcemy właśnie w ramach tego projektu zająć się skwerem przy poczcie oraz całym tym placem obok Domu Kultury, który teraz już po realizacji inwestycji przebudowy ulicy Konopnickiej jest w zasadzie od dawna już, już przebudowywana przebudowana ulica Unii Lubelskiej ze zmienionym wjazdem z tamtej strony także czas też przeorganizować i zaprojektować na nowo ten plac przy przy parkingu naszym dużym. Przeanalizować funkcjonalność działanie tego naszego placu zabaw, bo jego też trzeba odświeżyć, ponieważ jego funkcjonalność podczas przebudowy została trochę uszczuplona. Także tu będziemy, dajemy sobie teraz jako związek między gminy, zresztą każdy w tym polskim ładzie ma taki, taki czas, żeby do pół, do pół roku od ogłoszenia wyników zorganizować przetarg. I myślę, że, że nasze zadanie, jak dobrze pójdzie, będzie mogło być realizowane już w drugiej połowie następnego roku. Teraz trwają prace konsultacyjne, jeśli chodzi o projekt funkcjonalny, użytkowy. Będziemy w kontakcie, jesteśmy w kontakcie z potencjalnym projektantem i żeby tutaj zawrzeć wszystkie te elementy, które, które nam brakują na tym terenie, żeby, żeby one były, te, te dwa miejsca tak, tak naprawdę nabrały nowej jakości, nowego wyglądu. Jeszcze nie, nie mówię o szczegółach. Myślę, że jeśli będziemy mieli już projekt zagospodarowania tego terenu, to, to chętnie się z Państwem tym podzielimy. Szereg aktów notarialnych. Jeden myślę, że bardzo, bardzo ważny. Firma T-Invest, czyli spółka... Córka naszej firmy która buduje czy naszej firmy firmy która buduje pasem w Lubaczowie zakupiła dwie działki na ulicy Inżynierskiej czyli w obszarze naszym gospodarczym aby tam rozpocząć działalność związaną właśnie z, z obszarem ogólnie pojętym budownictwa czy to będą czy to będą okna czy produkcja jakichś dociepleń. Jeszcze tego, tego nie wiemy. Myślę, że, że to jest dobra wiadomość dla miasta, bo to zawsze każda, każda taka inwestycja, każda nowa działalność gospodarcza powoduje zarówno dla nas jako, jako miasta podatki od nieruchomości, ale też dla, dla ludzi, którzy, którzy właśnie tutaj w tym obszarze mają zatrudnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie informacji. Czy może ktoś z państwa jakieś szczegółowe pytania do przedłożonej informacji? Jeśli nie, to przystępujemy do następnego punktu. Zgłaszanie, interpelacje i wnioski, wniosków przez radnych. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do następnego punktu. Krótka moja informacja o działaniach podejmowanych do obecnej sesji, to jest przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję, podpisywanie podjętych uchwał i udział w uroczystościach. W dziesiątym punkcie sprawy różne. Pozwolicie państwu wpłynęło jedno pismo. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej będzie rozpatrywało sprawę o stwierdzenie nieważności uchwały nr 400 z 2021 roku Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 października w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2021 rok. Tą sprawę uregulowaliśmy w uchwale ostatniej uchwale numer 17 i do rozstrzygnięcia nie dojdzie bo to wyprostowaliśmy tą sprawę. Proszę bardzo czy ktoś w sprawach różnych z państwa radnych chce zabrać głos. <śmiech> Pan Zdzisław Mamczur zapraszam. Mamczura Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, zaproszenie goście. Ja mam takie cztery punkty od naszych mieszkańców, naszego osiedla, naszego osiedla. Pierwszy punkt to jest, proszę mieszkańcy ulicy Zbożowej o nałożenie powierzchni asfaltowej. Tam się robi duże osiedle, przybywa budynków, a ulica jest, jaka jest z kamieni, no. Proszę o nałożenie, koniecznie ludzie mają samochody. I jeżdżą, żeby tam włożyć nawierzchnię asfaltową. Drugi mój punkt to jest tak, kontynuować przerwane prace przy budowie ścieżki rowerowo-spacerowej od ulicy Zbożowej aż do mostu przy ulicy, przy rzece w Sołotwie. Tam gdzieś dwa lata temu parę wywrotek Założyło się w kamieni, i tak zostało. To, troszkę tam ze 50 metrów zrobili, a tam jest odcinek 500 metrowy. I dochodzą mi słuchy, że tamtędy chodzą dzieci do szkoły. Mają no, 500 metrów tylko do szkoły przez tę łąkę. No, I tamtędy chodzą, a mostek jest w stanie takim, że dziury są, mogą wypaść, może jakieś tragedia być do rzeki. Także trzeba koniecznie tą sprawą się za zająć. Trzecie to mój punkt to jest zamontować wiatę. Yy, Krytą na przystanku autobusowym przy ulicy Wyszyńskiego u strony Oleszyc, tutaj przed przy, przy CPN do, do, do, do, do centrum. Tam jest przystanek, jest zatoczka, ale nie ma wiaty, nie ma... Na Pułkonika Dąbka, tak. Nie, nie, na Puł... no, Pułkonika Dąbka, tak, Pułkonika Dąbka, no tak, tak. Od no. strony Oleszyc też tam jest. Aż się prosi, to kawiata nie kosztuje dużo, ma 3-4 tysiące kawałek z, z tego i, i, i to by było tam ludzie, starzy ludzie jeżdżą do miasta busami, bo tam busy chodzą co pół godziny i, i chciałby każdy sobie jakoś, no żeby miał dach nad głową. I czwarty punkt to jest dokończyć układanie kostki chodnikowej dołem przy akwenie wodnym przy ulicy Wyszyńskiego. od mostu do ulicy yy, partyzantów, to jest za, tam jest zaczęty 50 metrów, trzy lata temu zaczęli to i przerwali. A jeszcze jest 90 metrów i tamtędy zaczynają chodzić ludzie do Tesco, do, do, do, do, tego, do, do, do Biedronki, na spacery chodzą, a, a nie mają jakoś tak, nie ma warunków. No. I proszą koniecznie, żeby to kontynuować tę pracę, ten chodnik zrobić. A tyle ulica Pułkownika, Domka miała tyle tych, tych, tych płytek, że można było tych płytek lekko te 9 metrów położyć. Dziękuję bardzo, Tyle. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Jak dobrze pamiętam, to pani się nazywa Zadworna. Czy pani będzie zabierała głos? To proszę tutaj, proszę. Proszę bardzo, proszę. Bardzo serdecznie witam pana przewodniczącego. Wszystkie władze z całym szacunkiem, wszystkie panie radne i radnych. Wszystkich bardzo serdecznie witam. Przepraszam, to nie jest najście, dostałam SMS-a, że dzisiaj rada jest i trzy lata temu zwracałam się z prośbą o. Po prostu mieszkam w bloku, w który najbardziej, najprawdopodobniej powstał w 1896 roku. Wiadomo, sama data mówi za siebie, co tam trzeba i jak to jest. Mieszkania są piękne, mieszka się fajnie, ale wewnątrz i zewnątrz i tak jak Zdziszek podkreślał, droga jest tragiczna. W każdym bądź razie Zwracam się z prośbą, jak trzy lata temu y, nie było mnie w ogóle w kraju, byłam u córki, a jestem w, Pi w 2012 wniosłam podanie z prośbą, że blok zagraża bezpieczeństwu. W 2013 biegusiem powstała wspólnota. O, ta wspólnota mi dała tyle, że płacę 340 zł za mieszkanie, Wodek żyjemy prądem, każdy, mieszka nas obecnie pięć samotnych pań, jeden pan, małżeństwo 80 i dwa małżeństwa w średnim wieku. Nie ma możliwości, nie ma szans, żeby obieg ponad 600 metrów dać radę, naprawić, zrobić, zresztą sam wygląd i data urodzenia jego mówi za siebie. Nie było mnie w sądzie. Jestem wpisana, że brałam czynny udział w powstaniu zarządu. Mam osiem podpisów. Nie było mnie w ogóle w kraju. Raz. Drugi raz. Najgorszym bólem jest to i stres za stresem. Teraz robili światło. Pan elektryk chciał przekuwać się przez moje mieszkanie, bo nie może się dostać do sąsiada. Mieszkam 47 lat w gospodarce lokalowej i Kupując mieszkanie nikt mi nie powiedział, że u mnie w domu można sadzę wybierać. To tak jak pani magister jest tutaj, w Szeregówce mieszkamy, ja na końcu. U mnie siedmiu u pani magister sadzę wybrać. Dwóch sąsiadów niby ma do mnie. Mi się wydaje, że każdy mieszkaniec, każdy piec powinien mieć swoje drzwiczki w domu. A okazało się po 40 latach, bo wspólnota jest 7 lat, Drzewo światło podcinane w komórce. Tyle mi dała wspólnota. Remont kapitalny robiliśmy na swój kosz w sieńko, od gołych murów. Nie mam pretensji. Kupiłam, robiłam. Dbałam o blok i dalej dbam wokół jak tylko umie i potrafię, ale w tej chwili mając 67 lat i myślałam, że będę się cieszyć, że jestem na emeryturze, w spokojnym miejscu mieszkam, bo jest spokojny. Ale taki korytarz umyć trzeba trzy wiadra wody i swój płyn i swoją wodę na dole i na górze. I pięć samotnych pan, je, pań i jeden pan. Nie ma pani sprzątającej. Kto ma te ścieżki odgartać w zimie, to mieć, tą solą sypać, czy cokolwiek. To jest po prostu... Cały czas mówi się o lepszym życiu mieszkańców i seniorów. U nas jest stan rzeczy opłakany, że tak powiem brzydko, bo ja się nie boję roboty i nie boję się ogródka i koszę i robię, co mogę, ale nigdy z niczym nie zalegałam, nie, nie tego i w takim stanie po prostu to jest... I nikt nam nie może co gorsze pomóc, bo jest wspólnota. A jest aż cztery rodziny wspólnoty, które kupiły. Gdyby mi ktoś powiedział, że u mnie sadze, sąsiad może wybierać, jak u niego się dymi, to ja bym się zastanowiła, czy kupować, czy nie, tak? I dzisiaj co? Kupiłam kota w worku, z tego wynika. Jego sąsiada się dymi i on przyjdzie do mnie sadzę wybierać, wiadomo. Jak buchnie ta sadza, otworzy drzwiczka, co z tego mieszkania będzie? Jestem załamana, zestresowana, bo raz, że tyle płacę sprzątać samemu swoją wodę, swój płyn, plus do tego, a gdzie opał i ciepła woda. To jest tragedia. Nie wiem jak z tego wyjść. Obecnie mieszka 8 rodzin, dwa mieszkania jest puste. No i prawie samotne ludzie i w moim wieku. Jedno małżeństwo jest 80 lat i tak jak umiemy, tak sprzątamy, tak robimy i przyszłam prosić Pana Przewodniczącego, Pana Burmistrza i wszystkie władze. No nie wiem, nie wiem, my nie damy rady, nie ma takiej opcji. Sami wiecie, wszędzie się sypie, sypie się i w środku i wokół wszędzie. I teraz taki dach, takie okienka wymienić, takie wszystko, to jest nie do pomyślenia, żeby ja w ogóle nie wiem, jak mogła powstać ta wspólnota przy takiej frekwencji ludzi. To był blok socjalny. Jestem załamana, po nocach nie mogę spać, bo to się nie chce żyć po prostu. Za takie pieniądze, 340 zł, drzewo nosić, palić to wszystko, wiedziałam, że tak jest, ale że sąsiad jeden przyjdzie i drugi może u mnie w pokoju sadzę wybierać. to ja pojadę do córki, biegusiem wracać, bo bo tam się dymi i sadzę, ktoś chce wybierać, tak? Jestem załamana tym wszystkim i nie zgodzę się tym, że myśli się o seniorach i o lepszym życiu mieszkańców. I jeszcze panią sprzątającą zebrano. to to jest, żeby to było tak jak tutaj, elegancką mowem przylecę już, a tam jest korytarz, na który trzeba trzy wiadra wody, w ubikacji głowa mała, drzwi nie można otworzyć, jak woda była robiona, wszystkie tęki wszystko się rusza. Ja was nie proszę, ale błagam, zróbcie coś z tym, bo naprawdę to jest sytuacja dla nas, tych samotnych ludzi. Jeszcze po cichu ktoś się śmieje, że slamsy tam mieszkają. My mieszkania mamy i ja nie czuję się slamsem, bo nigdy w życiu nikomu nie zalegałam, jak u mnie tak żyje, Nikomu nic nie jestem dłużna i staram się naprawdę. Żeby wokół mnie było czysto, ale ten blok chyba o kimś też świadczy. Także naprawdę z całym szacunkiem, ale jest mi bardzo przykro, że doczekałam się takiej starości, za takie pieniądze, a gdzie jeszcze prąd i drzewo. Dziękuję serdecznie i nie, przepraszam, nie zanajście, tylko dostałam smsa, że dzisiaj jest rada. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo Pani dziękuję za wystąpienie, za zdanie. Poproszę Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, postanowiłem zabrać głos, ponieważ myślę, że ta sprawa wymaga wyjaśnienia, wciąż wyjaśnienia, bo usłyszeliśmy tutaj szereg prawdziwych faktycznie sytuacji, które, które, się dzieją tylko, tylko, przypomnę, jaka jest, jaki jest stan prawny faktyczny, jest to blok, który był faktycznie i do, do, do tej pory jest częściowo blokiem, gdzie są mieszkania komunalne, ale polityka nasza, naszego miasta od, od wielu lat jest, jest taka, że proponujemy mieszkańcom mieszkań komunalnych wykup tych mieszkań za naprawdę z dużą bonifikatą i to się dzieje tak naprawdę co roku w różnych miejscach i w tamtym miejscu też to nastąpiło. nastąpiło nastąpiła sprzedaż części mieszkań osobom prywatnym z, nie przypomnę sobie z jaką bonifikatą, to są naprawdę kilkudziesięciu, prawie osiemdziesięcioprocentowe obniczki cen mieszkań. Oczywiście wiąże to się z tym, że, że taka osoba staje się tak naprawdę właścicielem i częścią powstałej wspólnoty. Myśmy już wielokrotnie rozmawiali i z Panią również, podnosiliśmy sprawę poprawności, zasadności tworzenia tej wspólnoty, ale nasza Rada, nasza obecna kadencja czy poprzedniej, zostaliśmy już ten, ten budynek w takiej formie prawnej i tak naprawdę jest to sytuacja patowa, bo jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju inwestycje, remonty, Głównie części wspólnych, dachów, strychu, elewacji, to wszystko organizuje wspólnota. My jako, jako miasto, za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunalnego, jesteśmy częścią tej wspólnoty. I ja tu zawsze mówiłem Państwu na spotkaniach, że my, jeśli wspólnota ustali, że bierze kredyt na 100 tysięcy, to miasto nie będzie protestować, chociaż ma większość głosów. W tej wspólnocie nie będzie protestować, że, że takie zadłużenie będzie, że musimy wyłożyć swoje pieniądze, tylko że sytuacja jest o tyle patowa, że tak jak pani mówiła te osoby prywatne, tych osób prywatnych nie stać jest na obsługę takiego kredytu i to jest i następuje takie, takie, taka sytuacja, która jest błędnym kołem, że, że tak naprawdę bez wkładu własnego prywatnych użytkowników nie można robić dużych inwestycji. My cały czas patrzymy, ja, ja przyglądam się na różnego rodzaju programy, programy szczególnie związane z rewitalizacją, że, żeby znaleźć taki sposób finansowania, żeby uwzględnić to, że są osoby niewydolne, że tak powiem, jeśli chodzi o inwestycje, no bo na bieżąco państwo obsługują i, i czynsze, i, i bieżące sprawy, to w porządku. Przy inwestycjach, a to jest stary obiekt, na szczęście niezabytkowy, przy inwestycjach mówimy o, o paru dziesięciu, a nawet, nawet paruset tysiącach. Myś, myślę, że, że jakiś mechanizm powinien t, takie sytuacje uwzględniać. Na razie nie możemy dokopać, się, nie możemy znaleźć żadnego programu, który taki obiekt by pozwolił nam jako miastu wspomóc wspólnotę częściowo też jako, jako, jako nasz, naszą wspólnotę, w której mamy udziały, żeby, żeby ten remont przeprowadzić. Takich obiektów mamy więcej, bo, bo to nie tylko ten obiekt. Mamy też obiekt nawet tutaj przy Mickiewicza naprzeciwko sądu, który, który też jest do, do remontowania i też czekamy na, na możliwości właśnie sfinansowania takich takich prac, bo tam gdzie się pojawia własność prywatna już jest problem ze złożeniem y, finansów. Te osoby, które, które, mają te mieszkania, które są właścicielami wybranymi zwykle nie chcą partycypować y, w inwestycjach. Tu pani mówiła o, o sprzątaczce, to wyjście jako wspólnota, musieli z tej sprzątaczki zrezygnować z jakiegoś powodu. No właśnie, y, także to, to właśnie co takie, takie są konsekwencje, to jest, to jest dziwna sytuacja. Trudno jest wrócić do, do systemu własności miejskiej, bo, bo państwo zainwestowali w swoje mieszkania i nie oddacie nam tego, tego mieszkania po cenie, które żeście kupili, bo, bo to było niezasadne ekonomicznie, więc tu staje się, jest sytuacja taka, taka trochę patowa. Nie wiem, mamy, mamy w bieżącym okresie, tu, tu jestem trochę optymistą, można powiedzieć takim miarkowanym w ramach MOF-u, będą, będą projekty rewitalizacyjne. Myślimy właśnie o takich obiektach, gdzie, gdzie jest trochę własności prywatnej, żeby można było w ramach takiej, takiej rewitalizacji takie obiekty częściowo odnowić, być może, być może zewnętrznie, być może niektóre elementy, ale będziemy je pokazywać i, i zobaczymy, czy, czy uda nam się to zrobić. Natomiast no, liczę na to, że, że jakaś furtka zostanie tutaj otworzona dla nas, natomiast no, cały czas musimy zmierzyć się z tym problemem własności, współwłasności. No i, i, i tak to jest, no, no państwo kiedyś podjęli decyzję o, o wykupie tych mieszkań na własność i to, i, to, i to skutkuje. No ja już ciężko mi się odnieść do tego czy mówił czy nie mówił, no, stan jest taki jaki jest i, i nawet przy, przy dobrych chęciach to, to rozmawialiśmy niejednokrotnie, żeby miasto zainwestowało, my chętnie zainwestujemy, tylko, że wy musicie dodać jako mieszkańcy prywatni. I to i tutaj... Przepraszam, przepraszam, Proszę pytanie, bardzo. Czy ja mogę dostać piśmie to, że nikt nie ma prawa w moim piecu wybierać o w Wie pani co ja myślę, ja myślę że to jest, ja, ja myślę, że to jest sprawa, sprawa cywilna, to jest... To jest Pani własność, to jest Pani mieszkanie i Pani, i pani nie, nie, nie wie Pani co, ale ja rozumiem, takich spraw tutaj nie, nie, nie rozstrzygniemy, bo, bo to jest, to jest Pani własność i, i Pani tak naprawdę może kogoś wpuścić, może nie wpuścić, to jest Pani dobra wola, że Pani jakby wychodząc i, i Pani narzeka na to, no ale Przecież nie będzie Pani na szkodę sąsiada działać i żeby mu dymiło, prawda? No nie. No i do tego, okej okay, do tego i do tego nie dojdziemy. Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem to. Znamy, znamy tę sprawę, no ale to już mówię. Te sprawy y, y, załatwia wspólnota i na. na, na... No wiem, dlatego, dlatego, dlatego mówiłem. No, no ale ja przedstawiam po prostu. My możemy mieć różne zdania i. I, i wiedzieć i my, my zdajemy sobie sprawę jak wszyscy siedzimy, że sytuacja jest trudna i, i chcielibyśmy pomóc tylko, że my Szanowna Pani i, i Państwo, no, jak nas oglądacie, my, my dysponujemy pieniędzmi publicznymi i my na niektóre rzeczy możemy wydać pieniądze, na niektóre nie możemy. I przy całym, całym, całej chęci pomocy chętnie byśmy zrobili tę elewację, ten strych, no bo to, to jest budynek naprawdę stary. Tylko musimy znaleźć możliwości, musi nam dać jakieś, jakaś prawna furtka zostać uchylona, żebyśmy takie właśnie obiekty jak wspólnoty, gdzie mamy swoje udziały, gdzie są ludzie, którym trzeba pomóc, bo to już za, za, zakrawa na taką pomoc społeczną, żebyśmy mogli nawet wnieść wkład za te osoby, ale to musi być, musi być prawnie pod podbudowane, bo inaczej to by było sprzeniewierzenie finansów publicznych, dając osobom prywatnym jakieś pieniądze no bez, bez, bez jakiejś tam podstawy prawnej. Także no, przyjmujemy to wciąż. Ja, ja cały czas myślę o, ty, o tych naszych obiektach starych, obiektach komunalnych, które, które pozostały, bardzo starych, które, które trzeba rozwiązać. I myślę, że no jest, jest jakaś nadzieja, ale, ale to musimy poczekać na rozwiązania prawne, czy, czy będziemy mogli takie, takie inwestycje realizować. Chcemy, szukamy tego, patrzymy na wszystkie rozwiązania, nawet obecnie przedstawiane przez Bank Gospodarstwa Krajowego dotyczące budownictwa socjalnego, komunalnego, tylko one są na nowe obiekty póki co. Nie ma tam obiektów starych, remontowanych. Także. jest to problem dla pani i dla nas tak samo. Także sytuacja właśnie tak, tak wygląda. Chciałem to wyjaśnić. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Pan Marek Małecki, bardzo proszę. Panie przewodniczący. Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Goście. Ja tylko chciałbym jeszcze w kwestii tego ostatniego tematu, który tutaj został poruszony przez Panią, jak również te wyjaśnienia, które złożył Pan Burmistrz dotyczący tej sytuacji mieszkańców tego bloku i tej wspólnoty. Chciałbym powiedzieć, że my jako Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych również niejednokrotnie mieliśmy okazję spotykać się z tymi mieszkańcami na prośbę mieszkańców i, i nie tylko i jako komisja mamy bardzo szeroką wiedzę zarówno ze strony mieszkańców jak i ze strony zakładu gospodarki komunalnej mieszkaniowej i tej wcześniejszej historycznej jeszcze sytuacji jak te wspólnoty były tworzone dokładnie nie znamy mechanizmu nie, myśmy w tym nie uczestniczyli ale, ale na pewno sporo na ten temat usłyszeliśmy również od mieszkańców między innymi i od Pani tutaj obecnej na, na naszej sesji. Chciałbym powiedzieć, że no my staraliśmy się też zawsze te wizyty nasze były tam po to, żeby w jakiś sposób to zrozumieć lepiej, głębiej i starać się pomóc tym ludziom. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że Pani mówi nie wszyscy będą to może w stanie zrozumieć, postaram się krótko wyjaśnić, że to jest bardzo specyficzny obiekt na terenie miasta Lubaczowa. Te trzy wiadra na jedną stronę, trzy na drugi korytarz, to, to nie jest to, że tam po prostu wymaga tyle wody, tylko powierzchnie wspólne tych mieszkańców są tak ogromne, że tam można na korytarzach w piłkę grać. I to jest, mówię, jest specyficzna sytuacja tego budynku mało lokatorów, a potężne powierzchnie wspólne, czy dachów, czy korytarzy, czy elewacji czy innych rzeczy, które procentowo tam przy, przypadają do, na, y, że tak powiem y, no utrzymanie tej wspólnoty i tutaj no, naszym zdaniem wcześniej też my jako komisja też mówili, że nie, no praktycznie nie powinno dojść do tego, żeby ten obiekt y, po prostu, żeby tam powołać wspólnotę i ją ustanowić, żeby ona miała to na głowie, bo no bo jest to trudne jest to trudne tutaj pan burmistrz mówi że szuka różnych możliwych rozwiązań no na pewno to tak jakbyśmy równie dobrze chcieli się dokładać do prywatnych domów czy gdzieś tam no nie można teraz ustawa i prawo trochę ręce wiąże tutaj miastu co się stało to się już nie odstanie teraz trzeba tylko liczyć na może jakieś tam programy i inne inne rzeczy które z których będzie można skorzystać i na pewno w jakiejś tam mierze pomóc, żeby to budynek był bezpieczny przede wszystkim dla użytkowników, dla mieszkańców i żeby państwo jakoś odetchnęli trochę z ulgą. Także ja ze swojej strony powiem tylko tyle, że Rada, radni na nasze ręce jako komisji wpływały te prośby, myśmy się zawsze spotykali na tyle ile mogliśmy coś doradzić, coś pomóc, czy choćby nawet jakimś słowem wesprzeć. Ja wiem, że to może nie do końca państwa nie, nie, nie uspokoiło, prawda, ale z naszej strony to, co możliwe było jako radnych, przedstawicieli naszej komisji, mówię to w imieniu też całej rady, staraliśmy się reagować na te. Wierzę, że może w przyszłości teraz przy tych różnych programach, różnych jakichś takich tworzących się możliwościach, się uda jakąś sposobność znaleźć, żeby w jakiejś części państwu w tym pomóc. Także Jalko ze swojej strony chciałem to powiedzieć i dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze radnych zabierze głos? Nie widzę. Wysoka Rado na tym zamykam 37 zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Dziękuję państwu radnym za przybycie. Dziękuję pani, że pani przybyła się podzieliła ze swoim bólem Wszystkiego najlepszego.